z tej strony Aroka. Dzisiaj wam pokażę bardzo fajną gierkę przeglądarkową. A więc najpierw um, ustawiamy sobie postać. W moim przypadku będzie to um, mankik i człowiek. Sobie teraz ustawimy o takie oczy. Um. I teraz włosy kolor będzie taki, uszy będą takie, i znaki szczególne a może być tak. I zapisujemy. Jakie imię chcesz rozsławić na cały świat? Wybierz nazwę dla swojej postaci. No, dobra. Dobra. No to widzimy się po krótkiej przerwie. Cześć, siemanko, już jestem po krótkiej przerwie, teraz zobaczymy mniej więcej o co w tej grze chodzi. Mm, pojedynki z innymi graczami. Tutaj możesz walczyć z innymi graczami, aby zdobyć złoto oraz część toczone walki znajdziesz w skrzynce pocztowej. Walcz na arenie codziennie, aby zdobywać dodatkowe PD. Nie wiem, jak to się czyta. Mm, ja na razie nie będę walczył. <śm> Wyposażenie postaci. Jak najszybciej wyposa wyposaż się w pełne uzbrojenie oraz dobrą broń. Zwracaj uwagę na premię do cech, które dają przedmioty. Sklep wymi sklepy wymieniają towar raz dziennie. Pamiętaj o regularnym przedłużaniu działania eliksirów. Dobra. Mm, za dużo pieniędzy na razie nie ma, więc takie zakupy wielkie nie zrobimy. Gotowy na przygody. Wykonaj zadania, aby zdobyć złoto oraz punkty doświadczenia. Zgadnij dla osoby siedzącej przy stoliku i wiesz misję. Zagadaj, przepraszam. Dobra. Rękawiczki. Tu może. Weźmiemy na samym początku sobie tą misję. W drodze, podczas misji możesz kupować przedmioty w zbrojowni oraz w gabinecie magii lepsze. Przedmioty pomogą ci ukończyć trudniejsze misje oraz pokonać potężniejszych wrogów. No to ja wam to przewinę, aż się załaduje. Dobra, już się z tym załadowało się. O, szybko poszło. postać, O. zarobiliśmy pieniądze z projektu, nie? To, no, to nie jest Nie wiem, czy to się opłaca nawet kupować. Bo nie. Gabinet <magii> Co my tu mamy? A, kupmy sobie ta. Ta. Inteligencja wytrzyma. Bardziej chyba wolę w inteligencję niż wytrzymałość, ale już nie. Trudna. Siła nie. To też nie. Dobra. Zakładamy. No. Co się dzieje? O, dobra. No to ja wykonam jeszcze jedno zadanie i możemy kończyć. O, tak. No to ja wam to przewinę. Dobra, już jestem. <śmiech> o, szybko nawet poszła. Zobaczmy różdżki. Porównajmy. Postać. O dobra. Obrażenia. Hmm. Nasza chyba jest lepsza. Nie wiem, nie znam się. Eee, nie. Hmm, Aha, a, zamienię co mi tam. Jola, reszcie żyje. No to teraz mogę już nawet zakończyć ten odcinek. Żegnam was. A, i nie zapomnij zostawić łapki w górę.